Krystyna Lars, poetka, redaktorka wydawczyni, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Pen Klubu. Była m.in. sekretarzem redakcji Pisma Autograf, członkiem redakcji dwutygodnika literackiego Potop, redaktorką naczelną Kwartalnika Tytuł, a także zastępczynią do spraw programowych dyrektora w Gdańskim Oddziale Telewizji Polskiej, a od 2000 roku prowadzi własne wydawnictwo Tytuł, w którym pełni funkcję redaktora naczelnego. Jej pierwszy tom wierszy pod tytułem Jak Gustaw ukazał się w 1981 roku. Kolejne zbiory to Chirurgia mistyczna, Kraina pamiątek, Umieranki, Zaprosimy do nieba cały świat, proste wiersze o szczęściu. Wyróżniona nagrodą imienia Sępa Szarzyńskiego za tom Chirurgia Mistyczna, nagrodą Peleryny, nagrodą Pierścienia za całokształt twórczości poetyckiej w konkursie Czerwonej Róży, nagrodą za twórczość poetycką podczas Deutschpolnischen Literatur Literaturtage w Dreźnie za przekłady wierszy, nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie oraz Nagrodą Miasta Gdańska w dziedzinie kultury Splendor Gedanensis. Tytuł zbioru wierszy Światło w Zatoce Wiersze Gdańskie sugeruje, że tematem tej książki jest Gdańsk. Jednak miasto w tych wierszach to najpierw ludzie i relacje z nimi, a dopiero w drugiej kolejności topografia. Wśród tych osób najważniejsi są najbliżsi przyjaciele i rodzina, zwłaszcza mała Ola oraz pewien pisarz z Moreny noszący w głowie dom doktora Hanemana. Topografia miasta to powielekroć powtarzające się miejsca. Trakt Królewski, drugie pobrzeże z żurawiem, oliwski park z katedrą i oczywiście Morena, dzielnica, w której od wielu lat mieszkają Krystyna i Stefan Chwinowie. Gdańsk jest miastem pokazanym z różnych punktów widzenia, polskiego i niemieckiego, katolickiego i protestanckiego, rodzinnego i publicznego, osobistego i uniwersalnego. Jest też miastem udomowionym przez nas, z naszą własną, zapisaną w nim historią. A ten tworzą ludzie. Stoczniowcy i obrońcy Poczty Polskiej, Memling i Paweł Adamowicz. Ale jest też mała Ola. To ona będzie stanowić o przyszłości tego miasta.